Tam jest, tam nie włączają. ale co? No. ale to... ale ale to jest! jest! ale, ale, ale też to już było to już Brawo, brawo, brawo! Być teraz! Bierzesz go! Tragu powinien też po niej zrobić. Kurwa, czemu on się nie przewrócił? Czemu on się nie przewrócił? Daj skywayki mu! Nie! Kurwa po co? No żeby to się skończyło tak. No się dało, że nie trafia, bo chyba tego płata nie było. Nie. Nie. W takiej sytuacji no wszak to bramki trzeba trafić. Kurva, Michał coś nie umie dzisiaj. Gay pistolete turunlar. brava! Kur'an, I koniec będzie.